Witam wszystkich, Rafał, Cezary, Cezary Konwenant, Edek I, i dzisiaj taki temat ciekawy poruszę w zasadzie y, chciałem się parę dni temu pochwalić, jak to u mnie ludzie zdają Jak to jest fajnie, pięknie, miło i przyjemnie, prawda? Tutaj masz relację takiego gościa, który zdał za trzecim razem, no tam pochwalił się troszeczkę, zrobił zajebistą relację i oczywiście zasada numer jeden, praca w grupie, w grupie, w grupie, natomiast dzień wcześniej przyszedł do mnie, przyszła do mnie relacja innego dżentelmena, który korzystał tylko z moich materiałów bezpłatnych i zwróć uwagę na jego bardzo ciekawą relację. Chciałbym opisać moje wrażenia, które padły oraz pytania, które padły na multi do testów, tam coś tam zakupił oraz obejrzałem większość pana filmów. Zobacz jak to wszystko szybko szło, natomiast zwróć uwagę na to, co zakreśliłem na zielono i na TWO pojawiło się wiele pytań tam jakiś i praktycznie żadnego z pytań nie było w zestawie, który skądś tam kupił. Test TWO był trudniejszy niż sądził, aczkolwiek udało mu się całkiem dobrze. Potem okazało się, że miał 27 punktów, czyli gość wybitnie zmotywowany pomimo, że kupił materiały w których, na których w ogóle nie skorzystał i te sprawności fizycznej, nikt się tam nie czepiał. Zaledwie 10 dni na multi i tutaj takie mu pytania zadała psycholog, natomiast pod takie pytania mu zadała psycholog, to sobie tam możesz potem spisać, aczkolwiek nie, nie widzę tutaj niczego cudownego, wady, gdzie pracuje, co go denerwuje, predyspozycje do kierowania ludźmi. Natomiast zainteresowała mnie jeszcze druga sprawa taka, że e, ładnie podziękował psycholog za czas, który mu poświęciła oraz zapytał, co ją motywuje w tej pracy czyli prawdopodobnie pytanie było czy Pan chce coś tam dodać na koniec multi no i użył moją formułkę, ta formułka się sprawdziła i 8 dni oczekiwania i 40 punktów 40 punktów to wierz mi, że nawet moi elitarni tam za bardzo no Czasami tego wyniku nie osiągają. Natomiast y, kolejna sprawa jest taka, że y, w materiałach, które, w które zainwestował, y, też za bardzo, też za bardzo nie było tego, co jest na prawdziwym multim. I y, wszystkie ze. 123 stwierdzeń napisanych jest w inny sposób, zachowują swój sens, no może przy jednym, dwóch się zawahał, mając wrażenie, że widzi je y, po raz pierwszy. I on tutaj podaje jako przykład, że chciałbym być y, piosenkarzem y, w tych co kupił, natomiast na multi jest marze o karierze śpiewaka, śpiewaczki. No, powiem tak, zarówno źle jest w materiałach, które kupił, jak źle on mi podał, ponieważ pytanie jest prościej sformułowane Chciałbym być śpiewakiem, chciałbym być, chciałabym być śpiewaczką, czyli jest łamaniec. Mam łatwość obcowania z ludźmi, na multi jest, dobrze, czuję się w dobrze czuję się w towarzystwie innych osób, to co kupił czasem dokuczą zwierzętom, multi y, lubię widok krzywdzonych y, zwierząt i y, do czego zmierzam? Jeżeli ludzie biorą, kupują materiały, które y, no, są jakieś takie powiedzmy no, nie najlepszej jakości, nie odzwierciedlają tego co się w rzeczywistości pojawi, a mimo wszystko zdają to mogę powiedzieć tylko jedno, że Policja jest w desperacji i inwestowanie w materiały no, czy zainwestujesz, czy nie zainwestujesz to tam ma znaczenie trochę mniejsze tak jak, tak jak powiedział, z TWO praktycznie nie miał nic i tylko dlatego, że się tam pouczył, trochę poszerzył swój horyzoncik prawda, to zdobył 27 punktów Natomiast, no mówię, mój gość jaki tam był, taki był, to była trzecia jego próba, nie podał mi jeszcze wyniku, ale pomimo tego, że zainwestował, to tak naprawdę końcowy wynik miał identyczny z tym gościem, który no, zainwestował powiedzmy w materiały takie tam troszeczkę troszeczkę niekom, Yy, pletne. I yy, to co ostatnio z uporem maniaka powtarzam, byłem niedawno niż wczoraj w miejscowości Lubin. Patrzę, komenda No jak jest komenda, to co miałem zrobić? Oczywiście cyknąłem fotę i w całej Polsce widzisz takie yy, sztandary rekrutacyjne, yy, zachęcają kogo mogą, ludzi brakuje. Rozmawiałem z jakimś tam policjantem, teraz innym, 8, po 8 latach pracy, on ma 3,750 na rękę, natomiast dziewczyna, która pracuje tam w jakimś przedszkolu, ma jego dziewczyna ma 3,850, prawda, czyli stówę więcej, pomimo, że no, zakładam, że praca z dziećmi też jest odpowiedzialna, ale taka trochę mniej odpowiedzialna, mniej stresująca, niż praca no, z żulami, z przestępcami, praca, a w zasadzie służba w policji. Także tezę swoją udowodniłem. Teraz jedyne, co mi pozostaje, to przejść do waszych pytań, yy, yy, yy, w zasadzie, co bym tu gadał, czy nie gadał, wszyscy się dostają, część ludzi jest na tyle miła, że daje mi miłe komentarze pod tymi, pod tymi darmowymi filmikami, zdał, dostał się i jest fajnie. Także jeżeli jako przyszły policjant chcesz parę złotych zaoszczędzić, to myślę, że Pierwsze podejście, to przygotuj się dobrze do WF-u do testu wiedzy ogólnej, natomiast multi wystarczy tylko z tego, co jest powszechnie dostępne w internecie. Dobra, lecimy lecimy z pytaniami, prawda konwenant. Co tak teraz tyle słychać o śmierciach policjantów? No, za starej, dobrej komuny był to temat tabu, policjant był nieśmiertelny, nie prawda? Nikt tam nie pisał o wypadkach w wojsku, o śmierciach w wojsku, natomiast są to ludzie, no niestety jest broń służbowa, popełniają samobójstwa, czasami coś człowiekowi tam Złego do głowy przyjdzie, weźmie z broni służbowej załatwi małżonkę, załatwi dzieci yy, Niestety o ile na początku jest ten multi na początku jest PZP to później policjanci raczej do psychologów do psychiatrów nie chodzą, a nawet jak chodzą, to jeżeli nie ma takiej prawdziwej choroby psychicznej to jest na zasadzie, zapierdalaj, prawda, ciągnij ten kierat ciągnij ten pług, jak dobrze robisz, to ci jeszcze roboty dopierdolimy, no bo jesteś dobry, czyli czasami jest nawet najgorzej pokazać, że się coś y, umie. Hmm. I tak nie przejdzie Komisji Lekarskiej, po co się chwali? Y, Ocho sinko Legend tak? y, Nie jest tak wcale, odpuściły już nawet najgorsze komisje typu łódź. Mówię o PZP ludzie przechodzą, natomiast jeżeli nie przejdzie to tylko z powodów tak zwanych prawdziwych zdrowotnych, czyli ma okulary minus 3, czy minus 3,5 i żeby się zesrał to nikt mu tych oczu, jeżeli nie zafunduje sobie korekcji laserowej, nie naprawi, jeżeli ma tam jakieś garbaty jest, czy, czy jakieś tam schorzenia grube, które od razu widać na pierwszy rzut oka, czy jest po jakichś operacjach na kręgosłup, na kolana, na coś, no to nie przejdzie. Teraz ostatnio ktoś mnie zapytał, czy, czy nie przejdzie po kategorii D wojska. Kategorię dostał na chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy. No niestety, paragraf pierdolony ma, jak podejdzie do tego komisja policyjna nie wiadomo, ponieważ są dwie zasady, że jak raz masz chorobę wrzodową, jak raz masz padaczkę, to masz ją z reguły całe życie, czyli nie ma tak zwanej wyleczonej choroby wrzodowej. Jest choroba wrzodowa w remisji i no szczerze mówiąc sam jestem ciekaw jakie będzie podejście komisji MSW i A. A, a mam do was pytanie. Miałem multi 31 września we Wrocławiu. Słyszałem, że procedura w tym mieście przebiega błyskawicznie, a ja nadal nie otrzymałem telefonu. Myślicie, że koniec. To ciekawe jak miałeś, miałeś 31 września we Wrocławiu. Chyba że zeszłego roku, prawda? Bo może pomyliłeś to z 31 sierpnia. Nie bój się, jeżeli będą potrzebowali ludzi, to się odezwą. Dobrze, rzeczywiście 31 sierpnia. No weź pod uwagę to, że jest okres wakacyjny i co z tego, że tam powiedzmy obrobią cię szybciej. Natomiast obrobią cię szybciej, ale będziesz i tak czekał na Komisję. Czyli Krzysztof, ja we Wrocku czekałem 2,5 tygodnia. No to by się tak zgadzało. Tutaj jest dopiero 10 dni. Kali zaliczone bez przygotowania do służby granicznej. Jeśli nie przyznało się do narkotyków, to, to, przyznaniu się, to po przyznaniu się na wariografię jest się skreślonym. Czy są szanse? Ja mam tutaj poważne zastrzeżenia do jakości tych wariografów No mówię, mam mało doświadczenia niestety z ludźmi z granicznej czy z ludźmi, którzy przechodzą wariograf. Znam takich, co się nie przyznali, a powinni, jakoś przeszło, prawda No, wariograf jest takim może inaczej, jeżeli by Cię badali, czy ukradłeś klejnoty korony brytyjskiej, to może brytyjski wariograf byłby trochę lepszy od tego polskiego natomiast obawiam się, że trochę tam odpierdalają sztukę i tylko, żeby się Ciebie postraszyć i postraszyć, żeby się przyznał tam do wszystkiego, no chyba, że rzeczywiście te dragi brałeś na jakieś tam trochę, trochę więcej niż powinieneś, to nie wiem, czy ta służba graniczna jest wtedy dla Ciebie. Pytanie do wszystkich. Jakie czasy mieliście na TSF oraz ile punktów udało wam się zdobyć na TWO. To co podkreślam, powyżej 20 punktów to jest wynik OK. No nie sądzę, żeby teraz był taki nadmiar kandydatów. No, no dziwnie, na pewno wygląda jak Kandydat zdobył tam 7 punktów, czy 10, czy 15. No, to już tak widać, że albo się nie przyłożył w ogóle do roboty, albo jest nienauczalny. Aczkolwiek, tak jak na przykładzie kolegi, który zdał na 27. Mała pomoc jest w materiałach płatnych, prawda? Gdzieś tam jakąś stronkę internetową założyłem, zbieram wszystko, kto tam z TWO co wpierdzieli i to jest po prostu giełda. To są prawdziwe pytania, natomiast nie daję odpowiedzi, bo jeżeli jak miałbym się jeszcze tam TWO kurwa zajmować, to bym dostał pewnie korby, prawda? Pytania się cały czas zmieniają i to, co było być może rok temu, to Mija, mija następny rok i co roku 20-30% pytań się rotuje i w zasadzie w zasadzie każde stare materiały to jest szmelz. Tak sobie przynajmniej uważam. Um, teraz momencik, bo tutaj mi coś uciekło. Rafał, w Krakowie banerów i plakatów do rekrutacji do KWOP są setki, wszędzie nawet niedowidzący zauważy. No no, no tak, no. To anegdotyczne są już sprawy takie, że, że tam bezrobotnych próbowali tam zachęcać. Natomiast to raczej było takie odpierdolenie sztuki, ponieważ urząd musiał komuś tam Zrobić. Urząd musiał kogoś tam zachęcić, natomiast natomiast no, czy z takiego bezrobotnego, ciągniętego na siłę, nie blusa policyjnego, jakiś tam pożytek będzie, mam tutaj spore wątpliwości. Przypuszczam, że równie dobrze mogliby wśród bezdomnych pod mostem, czy tam na jakichś noclegowniach i, i ten sam efekt, prawda? To musi być gość taki jak ty, który czuje tą policję, który chce trochę poświęcić, zainwestować swój czas czy kupić coś, czy nie kupić, prawda? Ale przynajmniej kurde coś zrobić w tym kierunku, żeby zwiększyć swoje szanse. Yy, TSF Piła, buty na hale muszą być z jasną podeszwą czy mogą być wszelakiej maści buty do koszykówki z kolorową podeszwą? No, zadajesz mi za mądre pytanie, to ja raczej, jacyś ludzie, sportowcy, powinni mi tutaj ci odpowiedzieć. Rafał, rok temu oblałem stary MS, praktycznie dwa tygodnie przed zmianą na nowy. Zastanawiam się, czy ponownie nie spróbować. Uczciwie tutaj wala się we własną piersi stary MS, namawiałem ludzi, żeby podchodzili, jeszcze na starych zasadach, stary miałem obcykany w prawo, w lewo, prosto w drzewo, natomiast zrobili taką sieczkę, że po prostu 8 osób pod rząd nie zdało. Nakręciłem to jeszcze na starym kanale filmik, po prostu psycholodzy czekali, co się będzie działo, nic nie zapowiadało tej tragedii kadrowej, jaka jest w chwili obecne i tak jak wtedy mieli w dupie i przygotowanych ludzi uwalali tylko dlatego, że czekali na nowy MS. To teraz jest sytuacja dokładnie odwrotna, że biorą, przepuszczają kogo yy, kogo mogą. W zasadzie, w zasadzie mówię, szko szkoda Ci kasy, na jakieś płatne szkolenia, za wyjątkiem, kiedy naprawdę już kurwa, chcesz poznać tego multiego od podstaw. prawda? Czyli chcesz zrozumieć, co poeta chciał powiedzieć, co ci policyjni psycholodzy od ciebie wymagają. Ale, ale jeżeli podchodzisz pierwszy raz, to jest po prostu zawracanie dupy, bądź sobą. Nie robią jakiejś tam wielkiej łaski, że przejdziesz. Także Rafał, próbować, naprawdę ci łaski w tej chwili nikt nie zrobi, ale pod jednym warunkiem, że czuję, że ta policja to jest dla Ciebie, a nie to, że jakby to powiedzieć, szukasz kolejnej pracy. Rafał, yy, tutaj jest jakiś komentarz odnośnie wyników TSF, co mnie nie, nie, za bardzo interesuje Tu Hossa coś napisał, tylko od razu gdzieś mi uciekł o, Już momencik Hossa Kurwa, gdzieś mi uciekł, prawda? Panie Darku, wiem, że nie na temat, miałem 6 lat temu wycinaną wrodzoną torbiel mózgu, doczepią się Powiem tak, to doczepią się. Wszelaki, wszelaka grzebanina w mózgownicy, nawet y, przypuszczam, że torbiel była niezłośliwa. Y, Wszelakie operacje kolan, kręgosłupów masz małe szanse. No, chyba że to jakoś ukryjesz, do czego cię nie namawiam, bo nie mogę jako lekarz namawiać publicznie do oszukiwania komisji policyjnej. Jeżeli nie masz tego gdzieś na jakiejś komisji wojskowej wpierdolonej, jeżeli nie ma śladu Być może ma to sens, natomiast, kurde, jeżeli wykryją, no to, no to, to jesteś w czarnej dupie, na, znaczy na pewno na Syberię cię nikt nie wyśle, ale yy, no sprawa jest raczej, jeżeli jest ślad w papierach, szczególnie jakieś komisje wojskowe czy coś, to, to jeżeli widać tą szramę, to raczej nie przejdziesz. Także uczciwy tutaj jestem do bólu. Cezary w granicznej, testy są łatwiejsze. Testy psychologiczne są na jedno kopyto. Ani nie są łatwiejsze, ani trudniejsze. Wszystko zależy od podaży i popytu. Czyli jeżeli było 15 na jedno miejsce, to 14 trzeba było wypierdolić w kosmos, no ale zakładam, że wśród tych 14 było czterech dobrych, czyli przyjęli jednego, no ale trzech jakichś innych trzeba było w kosmos wypierdolić, prawda? I jakąś im tam ściemę walnąć. Także nie uważam, że są ani łatwiejsze, ani trudniejsze. Rzadko szkole do innych służb, ale na przykład. Muszę się pochwalić, że do więziennej nie miałem nigdy gościa oblanego, prawda? Co, co do policji, raczej <głos> aż takim sukcesem się pochwalić nie mogę. Czy jeżeli zmienię kategorię wojskową z D na A, będzie szansa do policji? Obecnie kategoria wykluczająca. Jestem jednak w trakcie zmiany i zanosi się, że będzie ok. No, jeżeli masz radzie i przebicie na tej komisji wojskowej, to, to próbuj. Natomiast znam życie, wcale to nie jest łatwo, prawda? Kiedyś wszyscy do wojska nie chcieli i załatwiali sobie dziwne paragrafy. No, załatwisz durnowaty paragraf, padaczka, alkoholizm, czy coś. jakby to powiedzieć, śmierdzi, prawda? Śmierdzi w papierach jest Policja ma dostęp jeszcze do starej komisji będzie miała do nowej. No, życzę Ci wszystkiego najlepszego, ale, ale nie mogę powiedzieć, że będzie tak, srak czy owak. Nie wiadomo jeszcze jaka choroba. Panie Darku, czy możliwe jest dostanie się do Policji po długim bezrobociu? Czy na rozmowie kwalifikacyjnej każą się wytłumaczyć? No tak, z długich przerw w zatrudnieniu musisz się wytłumaczyć, ale mogłeś to wykorzystać na doskonalenie się, jakieś ukończenie kursów, nawet pracę na czarno, natomiast ostatnią rzeczą, którą możesz powiedzieć, że byłeś bezrobotny i nic nie robiłeś w tym kierunku, żeby swojej doli, czy niedoli nie ulżyć, prawda, czyli miałeś w dupie, poszedłeś tylko z kumplami na piwo i żyłeś z zasiłku. Ten proces, ten protest 2 października coś da? Konwenant? No, protest jest. Ktoś znajomy mi powiedział, że miał nawet jakąś stłuczkę, czy, czy, czy jakąś ewidentne zdarzenie drogowe, dostał tylko pouczenie, natomiast władza nasza kochana uderza w policję z innej mańki. To, co słyszałeś o tym że Komendant Główny wstrzymał tam jakieś różne sprawy pieniężne, zasiłki, jakieś tego, to po prostu jest odgrywka za protest i wcale nie jestem pewny, czy te pieniądze tak dotarły, czy policjanci dostają pieniążki im w sumie należne. Nie chciałbym się wypowiadać, bo musiałbym zasięgnąć języka z pierwszej, że tak powiem, ręki, po, pogadać z kimś w cztery oczy, szczerze. Ale mówię, to jest rozgrywka polityczna, a natomiast sprawy polityczne, w sprawy polityczne się tutaj na tym forum nie pcham. RS strategy Jak będę pisał MS na komputerze, to odpowiadać na wszystko zgodnie z prawdą. Czy jest jakaś recepta, aby to przejść? No, mm, CS, jeżeli masz na przykład zadanie młody makler, który tam kurwa coś robił na giełdzie i, i tam są pytania z, z czytania tekstu na zrozumienie no to, to musisz zgodnie z prawdą, bo jeżeli napisze coś źle, no to oni widzą, że no, że jesteś cienki bolek i masz kłopot z pamięcią, prawda, natomiast je, jaką pociecha jest taka, że nie ma tak jak stare ryglice, że musiałeś zapamiętać, przychodziłeś do ryglic do pytań, tylko może se tam bierzesz mychę, tak jak ja, prawda, i se kręcisz, kurwa, w prawo, w lewo, rozumiesz, tekst, możesz sobie wrócić spokojnie do tego y, tekstu. Jeżeli chodzi o część komputerową, tą testową, to tak się dobrze gada, bądź, bądź szczery, kiedy wcale to czasami takie proste nie jest, prawda? Y AABTW Jak pisałem z wiedzy, to zaciąłem się na pytaniu o jubileuszówkę policyjną. Pan egzaminator podszedł i wskazał mi poprawną odpowiedź. Szkurwa ta jubileuszówka 200% to jest wszędzie, Yy, wszędzie, I, i wydaje mi się, że jak taką grubą rzecz, nie wiesz, to, to tak ale akurat nie miałeś szczęście, bo być może bo, bo jak już będziesz policjantem, to będziesz się interesował kiedy pierwsza jubileuszówka, kiedy druga, kiedy trzecia, prawda? Ale, ale, no, no masz szczęście, prawda, że coś takiego że coś takiego chciał Ci pomóc jeden punkcik więcej, natomiast ta jubileuszówka jest kurwa Wiecznie ta sama, na wszystkich pytaniach od paru lat. Czy to prawda, że gdyby nie braki, to policja nie miałaby na paliwo oraz opony? Nie bardzo rozumiem pytania. Cezary, ludzi brakuje i tak uwalają moim skromnym zdaniem, szkółka powinna weryfikować zdolność do służby. Powtarzam, z uporem maniaka ze szkółki wylatuje 30% po pierwszym miesiącu, także tak weryfikują, że aż za dobrze weryfikują. Yy, dobra. Czy psycholog ma wgląd do poprzedniego multi? Oczywiście, że ma wgląd. Jeżeli tutaj w strategii yy, się orientujesz, są już komputery, yy, twój multi jest kurwa, do końca świata w cyberprzestrzeni, nawet jak już podejdziesz do kolejnego, to tam gdzieś tam, z jak już się zalogujesz po PESELu, gdzieś tam z boku jest link do twoich poprzednich wyczynów. Nie radzę kłamać psychologowi, że podchodzisz pierwszy raz, jak podchodzisz drugi, trzeci, czy tam trzydziesty trzeci, prawda? Nie jest to żadnym wstydem. Z uporem maniaka powtarzam przykład gościa, który zdał za siódmym razem. Po prostu sam nie wierzę, no ale, Zapar się zdał, mam nadzieję, że szkółkę też zaliczy w PG Mam nadzieję, że nie przestępstwa gospodarcze Wkrótce będę miał operację czy zabieg Miałem kiedyś złamane żebro, jakoś dziwnie się zrosło Czy to będzie jakiś problem? Hmm. No musisz.. Nie wiem, nie wiem Złamane żebra chyba aż takim problemem nie są, ale jeżeli masz jakąś krzywą klatkę piersiową, koślawą, kurzą, czy inną, czy widać, że jesteś jakiś quasi-modo, że to, ta klata jest zapadnięta, no to problem będzie, a przynajmniej przez parę miesięcy, zanim się z powrotem te twoje żebra nie zagoją. Poza tym operacja żeber to jest jakaś szrama, także No, no, wszelakie operacje na narządzie, na kościach, na stawach, raczej raczej do dołu, prawda? Dobrze, z dnia na dnia tutaj mniej więcej też taką zdroworozsądkową poradę dajesz, jak się nie przyznasz, to nie będzie chyba, że widać z zewnątrz, że coś nie tak. Dokładnie wszystko co widać z zewnątrz, to ściąga uwagę, Yy, przykuwa uwagę komisji no widać jak będzie jak koszulkę ściągnę. No kurwa, no niestety nie wiem czy rozbierają, gacie też każą ściągać, ale raczej raczej raczej oglądają Cię takiego jak Cię Bozia stworzyła Cezary, Cezary, no, no pytanie już kurwa było tutaj odpowiedziałem yy, wgląd do starych testów jest, prawda? Ewentualnie możesz powiedzieć, że upadłeś niefortunnie, mocno się rozciąłeś. No, ból będzie tutaj taki, że widać szwy pooperacyjne. Inaczej wygląda szrama, jakaś taka samogojąca się, a inaczej blizna, kiedy ktoś ci zeszył i widać tutaj wtedy szwy. Chyba, że zrobił staplerem. Teraz mam bliznę z tyłu głowy, w wojsku nie robili problemów. No to miej nadzieję, że, że nie będzie problemów też. Mam bliznę również na lewej ręce. Wygląda jakbym się kiedyś ściął. W rzeczywistości byłem mały, upadłem na szkło. No to trzymaj się tej legendy. Mam nadzieję, że przejdzie. Cezary, zarobki jakie są, każdy widzi jak jest, każdy wie na co idzie i nie ma co potem narzekać, albo na początku służby innej roboty szukać i się nie pchać tam, gdzie nie trzeba. W zasadzie powiem tak, szału nie ma, natomiast yy, yy, no, no płacą słabo. Płacą słabo, jeżeli potem jesteś nagle zdziwiony, kurwa że za, za te 3000, za tam trzy z groszami trzeba żyć i zapierdalać, jeszcze utrzymać rodzinę, no to szuka już innej pracy dzisiaj. Jeżeli masz zacięcie do prywaty, do biznesu, do interesu, to policja też nie jest dla Ciebie. Przypomniał mi się teraz przypadek mojego studenta, w zasadzie takiego szybkiego studenta, ponieważ był to syn policjanta kolegi z klasy, prawda, czyli w zasadzie chłopak skończył tą policyjną w Szczytnie, kończył prawo no i ojciec wymyślił, że zrobi go policjantem. I przyszedł, przyszli do mnie, podszkolił się, tam jedyny problem miał z testem z komputera. Jak już to poprawił, zdał celująco. No i tak, szczerze myślałem, że siedzi w tej policji, natomiast przychodzi ostatnio ojciec w innej sprawie i się okazuje, że chłopak wytrzymał dwa lata. Już zaczął cichaczem w jakiejś kancelarii prawnej, Robić na, nie powiem, że na czarno, prawda, ale już mu tam jakąś robótki zlecali, prawda. Oczywiście nikt o tym nie wiedział, ponieważ policent nie może pracować. No i rzucił papierami i chyba poszedł na jakąś, w jakąś aplikaturę adwokacką czy coś w tym stylu. Ale mówię, nie wytrzymał za długo. Kasa jednak go potrafił za jeden dzień zarobić tyle, co za tydzień za tydzień w policji, albo i nawet lepiej, ale weź, weź pod uwagę, że yy, że ten jeden dzień, to był jeden dzień po południu, po, po robocie, prawda? Yy, jakie są relacje pańskich uczniów, którzy zdają w KWP Białystok yy, Będę to generalizował, cała ściana wschodnia, kurwa, plus Łódź zaczęła przechodzić. Także, jak nie ma ludzi, jak się nie ma co się lubi, to się lubi, co się i się nie pajacuję. Yy, Rafał, Panie Darku, już śledzę te statystyki odnośnie odejść i przyjęć do służby, to mam wrażenie, że niedługo będą się sami prosić w mediach o to, żeby ktoś poszedł pracować. Jest jedna ważna sprawa, o której się nie mówi. Yy, przyszła, Przyszedł ostatnio do mnie policjant i wziął nazwijmy, oczywiście chory policjant i wziął to zwolnienie lekarskie protestowe, nazwijmy to, aczkolwiek był chory także miałem prawo i bardzo dużo ludzi jest na tych zwolnieniach lekarskich i o tym się nie mówi. Blokuje etat, blokuje, a że nie pracuje, no to jest jak jest, prawda. No i nie będę oszukiwał, że naprawdę ludzi brakuje. Taki jest też cel trochę mojego hangoutu, yy Zmusić ciebie do jakiegoś challenge'u, żebyś nie, nie, nie robił to szkoleń, szkoleń do policji w kierunku, że kupuje materiały i kupuje wejście do policji, tylko wziął się do nauki, skorzystał, t, to co jest darmocha, prawda? No i jakoś tam sam sobie dał radę, a te kilkaset złotych niech ci tam na szkółce do czegoś posłuży. Znam mniej więcej wszelakie materiały, te policyjne. No, no, no, smutną sprawą jest, że trochę jest tam bełkotu takiego, który tylko cię ogłupi, zrobi ci mózgo jeba, prawda? Potem głupiejesz, co masz pisać. Nie, nikt nie wyjaśnia, dlaczego dane pytanie jest takie, jakie jest. Dlaczego śpiewak ma być śpiewakiem, prawda? Dlaczego masz być tym śpiewakiem? No, powiedzmy prostsze jest, że tam lubisz te zwierzęta, czy, czy, czy, czy, czy, czy, czy, czy nie lubisz bitych zwierząt, prawda? Czy tam torturowanych. Natomiast, no, tak niestety każde pytanie przynajmniej z przynajmniej części psychologicznej trzeba wytłumaczyć. A nie zauważyłem, żeby tak to było robione. Panie Darku, mam pytanie z MS-u, jaka jest odpowiedź na to pytanie z tymi zegarami, co jeden bije, co dwie, drugi, co trzy. No, weź, se tam kurwa to rozrysuj, trzy minuty i, i obliczysz Patryk, jeżeli, jeżeli jeżeli ktoś pamięta odpowiedź, to, to niech tu mu na, to niech mu to napiszę. Zasada matematyki jest prosta. Są, dwa są trzy pytania, dwa są bardzo proste, takie kurwa, że to już tylko przygłup może nie obliczyć, natomiast jedno pytanie jest właśnie jak z tymi zegarami, czy jakieś tam czy jakieś tam inne, że jest pytanie trudniejsze, prawda? I nie widzę potrzeby, że jak znasz odpowiedź na to pytanie, żeby tego pytania nie napisać, bo tak moi elitarni czasem pytają Czy mam pogorszyć na matematyce? W życiu, kurwa no. Na wszystkim pogarszaj, tylko nie na matematyce. Witam, jak się mam małą wadę klatki piersiowej, to mam klatkę piersiową lejkowatą, co wynika z problemu z podstawą młodości. Być może ma, trikso, miałeś y, krzywicę, prawda? Nie odpowiadam na to, czy ta klatka twoja przejdzie, czy nie przejdzie, bo to trzeba zobaczyć, porównać z paragrafami. Kręciłem tam film o paragrafach medycznych. Zobacz najpierw, kurwa znajdź klatkę piersiową, kurzą, czy lejkowato. Zobacz jakie tam są paragrafy i dopiero coś tam mnie pytaj, prawda. Nie oceniam tak na zasadzie guru Kaszpirowski przez YouTube'a, prawda. Podasz mi nazwę choroby, a ja już kurwa wszystko będę wiedział, prawda, z dynki. Hmm, hmm, hmm. Yy, ma ktoś może ten link do TWO, o którym wspomniał Pan Darek. Gdzieś tam jest, prawda? Yy, przeczytaj sobie ustawy ze strony policji TWO, to zaliczysz. No to co mówiłem, to tak się dobrze gada, poczytaj ustawy, to się można zaczytać na śmierć, natomiast na pewno kodeks drogowy, ustawa tam o zgromadzeniach, ustawa o policji, czasem lubią zapytać tam właśnie o jakieś rzeczy, przynajmniej pierwsze siedem rozdziałów, prawda? Yy, Uta, czy Juta Witam, jestem przed komisją lekarską, Pana darmowe porady bardzo mi pomogły, dzięki. No Juta, mam nadzieję, że, że jak zainwestowałeś w siebie tyle czasu, oglądając moje konfabulacje przez internet, to nie wypierdolą Cię po miesiącu ze szkółki i nie będziesz tam bulszycił, prawda, że masz zostać po prostu policjantem. Yy, Ocho Sinko Legend Dla mnie 3000 to dużo, skoro jestem mało wykształcony, a praca minimalna to 1500. Hmm. to właśnie kurde ten punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, prawda? Czy te 3000 dużo, czy mało? Kurde, według mnie mało, no ale, według mnie trochę mało, no weźmy, to jest 100zł dziennie, prawda, paliwo to już jest piąteczka Morawieckiego, wszystko drożeje, masełko 10zł. No, pożyjemy, zobaczymy, no, pożyjemy, zobaczymy, nie, nie, nie za bardzo, na pewno każdy zaczyna skromnie jeżeli ci się ta policja tam nie spodoba po 10-15 latach, jeżeli poczujesz ten smak biznesu, tych takich pieniędzy, nazwijmy to prawdziwych, prawdziwe, uważam, oddychy w górę, to takie prawdziwniejsze, prawda, bo takie najbardziej prawdziwne, to są jakieś 100 tysięcy w górę za miesiąc i więcej. I, i No nic, no, no, no. Jeżeli to dla Ciebie dużo, to wal do tej Policji i będzie dobrze. 3K mają w Warszawce Jest dodatek społeczny, ale Warszawa jest droga jak chuj, prawda? 3000 zarobisz po 5 latach najszybciej. No dokładnie, no. Jeżeli jesteś mało wykształcony, to jeszcze może być to trochę dłużej C, strategii. Czy wszystkie osoby, które przeszły rekrutację, dostaną się do policji, jeżeli są limity i jednocześnie brak? No, limit jest, no, limit jest, prawda? No, ale ten limit wyznacza ilość ludzi, prawda? Czyli, jeżeli ludzi jest mniej, no to jaki by se limit kurwa nie zrobili, to. <grystanie> coś, co to, to, to się dostaniesz. Gorzej, jeżeli jest powiedzmy 100 mają przyjąć, a jest 101, prawda, no to jednego, tego najbardziej chujowego, muszą wypierdolić, prawda. Yy, chyba, że wujo jest komendantem. No, jak wujo jest komendantem, to coś tam zawsze może pomóc. Limity są, były i będą, no ale ten, no jak limit zrobią taki, że ostatni przechodzi, prawda, no to co się martwić tym zasranym Limi ten. No idzie nam całkiem fajnie. Miało być kurwa krótko. A jest długo. A jest długo. Patrzę. Patrzę tutaj. Kurde. Patrzę tutaj. O. W pierwszej kolejności biorą tam, gdzie komendant wskazuje na największe braki. Także, nawet jeśli osoba, która miała jeden, teraz tutaj 140 punktów, wybiera, co podał komendant, drugi chce iść sobie z wynikiem 150 i tak. No dobra, no dobrze z dnia na dzień lepszy tutaj żeś powiedział. Rysiek z klanu w KSP. Informacje o zdanym MS, otrzymałem po jednym dniu, jeszcze nie znam wyniku. Yhm, telefonicznie raczej informacji. Nie udzielają, bo tak naprawdę nie wiedzą, z kim gadają. Teraz Rodos, Rodo, Srodo, to, to może, ale do zdania wystarczą jedynie darmowe materiały. Także Rysiek, dzięki, że jak to mówią, kto nie z mieciem, tego z mieciem. Dzięki, że tutaj jesteś trochę za mną. Natomiast mówię, kasa ci się przyda na szkółkę, prawda? Kasa się przyda na szkółkę. Um, uczciwie powiem, ci, co najwięcej się reklamują, co nie mają, co nie mają negatywnych recenzji, co się reklamują, tak troszeczkę nazwijmy to, poprzez płatne jakieś sprawy, to uczciwie powiem, materiały możesz se tam w buty wsadzić, zamiast, jak to kiedyś mówili, zamiast o to tam spierdolić te, to gówno. Z tym śpiewakiem to trzeba by odpowiedzieć, żeby się chciało być. I tak, i nie, prawda. no Jakbyś chciał być śpiewakiem, to pisz, że chciałbyś być, prawda. To już jest troszeczkę wyższa szkoła jazdy. Kiedyś nakręciłem film, filmik na ten temat, ale niestety z powodu innych musiałem ten filmik zdjąć, prawda. Ja już jestem śpiewakiem, więc odpowiedziałbym, że nie. Dobra. No, najśmieszniejsze Legend, Nikt cię nie będzie kurwa, pytał, czy chciałbyś być tym śpiewakiem, czy nie. Jedyne, co będziesz musiał zakreślić w komputerze, że, że chciałeś lub nie chciałeś. W jakiej, Patryk, w jakiej komendzie zdaje najwięcej osób multiselect? Nie wiem. Aż tak nie śledzę, nie śledzę. Moja grupa jest naprawdę elitarna, także. Jak mi napiszą, to fajnie. Są tacy, którzy nie udzielają się i on dopiero on dopiero powiedzmy tak jak ten gość bo jak się gość, ktoś tam dostanie u mnie to ja z reguły tam patrzę na naszą korespondencję jak to tam było, no i ten na przykład za bardzo tam się nie udzielał w sensie aktywności grupowej a potem nagle tam napisał, że jest git i o to właśnie chodziło. Panie Darku, fajnie, że Pan mówi jaki jest, a nie farmazon nawija, że policja jest zajebista w każdym aspekcie. Warto poznać plusy, przede wszystkim minusy każdej pracy. Warto poznać minusy każdej pracy, nawet z tego powodu, że psycholog na Multim ci pierdolne nie pytanie, że jakie Pan zna minusy pracy w policji, no i, no i coś trzeba powiedzieć. Także, jeden plus już żeśmy tu poznali, znamy jaki jest dodatek okolicznościowy i jubileuszowy po 35 latach służby, chyba 200%. Jeżeli się pomyliłem, to proszę mnie skorygować. Natomiast minusów jest w chuj, trochę weźmy nawet tą rozgrywkę właśnie Ci policjanci nie chcą wystawiać mandatów, to ci łup kurwa nie dostaniecie tam jakichś swoich należności pieniężnych. Sam wiesz, że kasę potrzebujesz czasami dzisiaj kurwa nie za pół roku, czy za rok, no kiedyś wydadzą, ale, ale mówię, to jest taka rozgrywka i nic mi do tego, poza tym, że mogę wam tylko uświadomić, że takie rzeczy się też dzieją. Mateusz, witam Panie Darku. Orientuję się, czy Pan, yy, czy w katowickiej wojewódzkiej jest ciężko? Powtarzam, kurwa z uporem maniaka. Wszędzie jest teraz łatwo. Rysiek, czy na komisji lekarskiej w Lublinie odrzucają za zespół Gilberta? Podobno jest lżejsza do zdania niż w Warszawie. Nie wiem, jak w Lublinie, bo na przykład we Wrocławiu nie badają bili rubiny. Z, jeżeli bilirubina jest tam powyżej 2, to jest gorzej, prawda? Ale jak jest tam powiedzmy norma do 1.2, 1.4, to jakiś ziom mi ostatnio napisał, że z taką przeszedł i nic nie robił w kierunku, żeby tą bilirubinę obniżyć. Yy, moim elitarnym w ramach, nazwijmy to, tego, że jednak coś zapłacili, coś zainwestowali w siebie i we mnie, yy, to yy, tam polecam taką kurację lekową, ale to niestety poczytaj o tym w internecie. Natomiast no raczej, raczej nie praktykuję tego, tego wobec nieelitarnych. Mówię nieelitarnych, płatnych nieelitarnych. Czy straż, służba więzienna czy policja? No e dekretka, no to, to już sam musisz. Ja za ciebie decyzji tutaj nie. Podejmę, Ocho, in Legend Kto z was był na szkuce, jakie wyżywienie jest? Żarcia jest w chuj trochę, prawda? Yy, trzeba dokupywać z Biedronki, żeby masa nie spadła. Czy będą live'y z komendantem? Będą live'y, tylko nie wcześniej niż w październiku. Uczciwie mówię, borykam się z tym typem, co sobie zastrzegł słowo kluczowe, określające nazwę testu do policji. Yy, trochę muszę pozmieniać swoje materiały. Yy, natomiast, yy, żeby było jasne, zrobiła się sytuacja taka, że wszyscy zdają bez szkoleń, zarówno, nie ma, nie ma różnicy, czy on się szkoli, czy nie szkoli. Yy, to po prostu na razie propaguje propaguje yy, samo szkolenie się Uważam, że pieniądze twoje, to są trochę jak moje, czyli trzeba je szanować. Natomiast, no nie ruszę wcześniej niż w październiku. Jak tam sytuacja w Rzeszowie? Dokładnie taka sama jak wszędzie. Czyli po prostu wszyscy przechodzą Rafał, ja bym chciał, być śpiewa jak bym chciał być śpiewakiem, to bym nie podchodził do rekrutacji do policji, bo tu śpiewać nie, tylko będę gonić Meneli. Widzisz, Rafał, to jest tak zwana zbiorowa mądrość kurwa ludzi, a psycholodzy wymyślili inne znaczenia tego pytania, prawda? Jak jest z komisją lekarską w Kielcach? Kielce są spoko. Hielce są spoko, tam kierują ludzi z Radomia czy z jakichś innych, którzy, których by normalnie kierowali do, yy, do tego kierowali do stołecznej, gdzie upierdalali. I Cezary, mogę Cię tylko pochwalić, to nie chodzi o to, żeby być śpiewakiem, kurwa, czy śpiewakiem operowym, tylko o cechy charakteru śpiewaka, no. Proste, że aż boli i dopiero Cezary musiał to, kurwa, koledze uświadomić, dokładnie, nie boisz się wystąpień publicznych, jesteś osobą odważną, prawda, musisz stanąć, kurwa, Michael Jackson miał, kurwa, pół tam, nie wiem, 100 tysięcy ludzi na stadionie, musiał stanąć, kurwa, i śpiewać. I o to chodzi, prawda, że, że masz cechę charakteru lidera, masz cechę charakteru wodzireja, kapitana jakiejś tam ekipy i, i, i potrafisz, kurwa, nie stremujesz się, nie staniesz, kurwa, i... O. A fakt, że mam w tej chwili 41 osób tylko na hangoucie. ale też miałem lęk przed wystąpieniami publicznymi i to przed kamerą. W Warszawie podobno przejebana jest lekarska. No, Wołoska się też uspokoiła. Jak to jest z tym odrabianiem przez służby mundurowe? A jak to jest z dorabianiem przez służby mundurowe? Ostatnio nawet pisali w tym gazetach, że policjanci legalnie dorabiają, bo komendanci wyrażają zgodę. No, jest chujowo ci powiem. Jest mała ilość zawodów, którzy takiego policjanta potrzebują. Słyszałem o instruktorach nauki jazdy. Natomiast łaska pańska na pstrym koniu jeździ. Poli powiedzmy, dają Ci zgodę na rok, jak komendantowi fikniesz, to kurwa Ci komendant zgody nie przedłuży, a jak Ci zgody nie przedłuży, no to yy, wykroczeniem jest i to przewinieniem to dosyć grubym, jeżeli zaczniesz pracować na czarno, a jak się jeszcze komendant dowie, że powiedzmy, masz szkółkę jazdy w środy, to Ci wpierdoli jakiś nadzór, dyżur, tak, żeby Ci się tam nie popierdoliło w głowie. Natomiast patrząc od strony pracodawcy, jakim, jak, jakim ja jestem, nie potrzebujesz człowieka, który raz przyjdzie, raz nie przyjdzie, kurwa, raz to, raz sro, raz bzdo, prawda? Natomiast, no, podobno można tam po jakichś szkołach, po jakichś innych, ale, ale zwykły policjant ma małe możliwości do robienia. Słuchajcie, kochani. 51 minut, kurde, zleciało jak z bicza trzasnął. Yy, powtarzam jeszcze raz, yy, rekrutacja trwa. Takich napisów masz w chuj trochę, wszędzie, gdzie, gdzie, gdzie nie pójdziesz, to to, to zobaczysz czy kupisz materiały, czy, je, czy nie kupisz, to to zdajesz, prawda, natomiast mój challenge jest wobec ciebie taki na razie nie ma potrzeby ładowania kasy w gówniane materiały. Także ten mail potwierdził mi tylko to, że twórcy innych szkoleń, są jak te dzieci we mgle, nie mają dobrych relacji ze swoimi studentami, a nie mając tych dobrych relacji, mają kiepskie relacje ze zdanych testów. No i tyle. I nie ma co tutaj się wpierdalać. Nie ma co tutaj się wpierdalać. Wpierdalać w gówno i tracić kasę Jeszcze tutaj coś mam tego Niektórzy mają firmę na żony pozakładane No niby tak, ale jak zapierdalasz 8 godzin w robocie potem trzeba pojechać na jakiś czarny marsz potem do Warszawy przed Sejm to ktoś w tej firmie żony będzie musiał robić. Jeżeli żona ma sama robić, to nie potrzebuje ciebie tam, kurwa, jakby to powiedzieć, darmo zjada no i, no i tyle. Także, także tutaj takie jakieś stwierdzenie, stwierdzenie dosyć być może i mądre, ale w praktyce niewiele wnoszące. Kamil, a jak mnie nie przepuszczą na Wołoski, to mogę podchodzić drugi raz, bo kumpla kiedyś ujebali za przegrodę. No, życzę Ci Kamil szczęścia. Z tymi zegarami to odpowiedź jest 6. Powiem Ci tak, Edek Kredka, nie jest odpowiedź 6, ale nie powiem jaka, bo kurwa, nie będę tutaj yy, yy, to, nie, to nie jest hangout z matematyki, kurwa, z rachunków, co se na palcach możesz policzyć, tylko to jest hangout. Czy szkolenia z, yy, do policji czy płatne szkolenia do Policji mają jakiś sens. Dobra, dobra. widzę, już powoli odpadacie jest 36, 35, kończymy tą zabawę Jeżeli to oglądasz na powtórce to oczywiście skomentuj to wideo już w komentarzach, w relacjach Natomiast, natomiast jeżeli zdałeś multiego, jeżeli dostałeś się do policji wyłącznie na podstawie moich darmowych materiałów, weź to skomentuj pod jakimś filmem, czy pod tym filmem. No, nie potrafię inaczej udowodnić tego, niż twoja sensowna relacja, prawda? Lepszej, lepszego okresu na dostanie się do policji będzie znaczy w zasadzie nie będzie Oczko Sin Legend, musi być 6, jestem inteligentny A twoja sprawa u mnie w grupie jakoś inaczej wyliczyli, ale może i 6, prawda? Nie upieram się już Niech Ci będzie, że 6, prawda? To nie ma specjalnie znaczenia, bo za jedno zadanie matematyczne Cię nie wypierdolą. Dobrze, kończymy Trzymajcie się Cześć do boju Dokładnie. Nieza wia, nieza, Cezary, dobrze napisałeś Niezachwiana wiara w siebie robi wrażenie Dobra, <grytanie> dobra. Tym optymistycznym, humorystycznym akcentem kończymy naszą dobranockę i zapierdalajcie na fakty, dziennik telewizyjny, wiadomości czy inny program ulubiony w telewizji.